Cały. z amerykańskiego. No, no, się teraz chodzi. No Szwajcarii amerykańskiego modelarza. Zgadnij skąd? Gdzie? W Szwajcarii. Gdzie jest? Gdzież tu chodzi? Max. Zajmuje się też H0 ale zajmuje się też z tym scale Buduje teraz wa 4 wagony 40 GP no nie? Backstars. Jego znajomy ma Big Boy na węgiel. No Przejdź i zobacz, nie wiem gdzie jest, musisz ruszyć tyłek i zobaczyć. Możemy ustawić, nie? ale tak, tak, tak, tak, tak. Tak, tak. Tak, Odpowiedzialna hmm? kolegiara Znalazła <śmienicza> Znalazł, tak? Jak ci się ta Rafał, ja tego lepiej sobie stanie nie na setki, nie? A nie, tu nie ma, to ja na razie. To jest... To jest... To jest... To jest... To jest... To jest... To jest... To jest... To jest... To jest <śles> To jest dobre. To jest jest To jest Стой! заводы, слышишь, что там всё? Стой, już Oi oi oi oi oi oi level. I te macie też, żeby to mówić w USP. Tak, tylko że rolnicy sobie trzymajcie, bo tutaj nie macie samej polaryzacji. Aha. Nie wykolejają się wagony. To, na to jest dobra. Tak mam, jak tego to jedziesz, jeszcze tawałek, to kolejne, to musimy zatrzymać. Czekasz? Wygłoni troszeczkę, dłoni. O, a, bardzo ładnie. Czekamy, głowiona. No i jedziemy, troszeczkę, troszeczkę szybciej. i go przez przypadek, rozkładu. składu. Co ten do A co się najbardziej rewelacyjne? It okay. okay. na polskich torach. No, na polskiej wsi. Kto to słyszał? Amerykanie stąd przywieźli. Trzeba <mum> Nie <laughs> yeah, it's you thought it's it. No. Znieścił się z tymi autorekami na dno. Dosłownie 1 mm2. W niektórych miejscach 3 mm. No to ja zaraz, no ja zaraz pochcę, że jeżydzę. Tak, bo teraz jeżydzę tama. O, okej. Czy to jest kabuś do windfiner, czy nie da się ich derailować? Powinien być trochę mały, ale to ok. Kajda mnie nie widzi. Kajda mnie nie widzi. mnie za chwilę to będę. Dobra, ja A tak dla pewności jeszcze go No wiesz? Tak, I to wpływa na Nie powinno, bo na tym wystawione... wystawione... wystawione... Prosta. Teraz już jadą 자, 이렇게 해서 To, się byli, to jest... To jest... Ja to jest... osoba jest... już swoje, To jest... To jest... nie jest... Dobra, dobra. <prolifib> <you> <m Cesare> okay. Okay. I to jest... To jest... To niektórzy to w ogóle się nie uczą, a są dwa na przykład czy trzy To są z przypadku. Mm, tak, na pieniądze przecież No, to, to w każdej no, szkole spotkasz Bo trzy łatwo to przyjmie Tak Jest mało osób, które się interesują kolejami No, praktycznie ja w mojej klasie jestem jedyny Ja i parę osób mm, no. Я сдана ведь... Это все... Пойдем. вторая. Ja dwie wyhamowałem kurwa przed skrzyżowaniem, a ten prawie przyleciał. Bo prawie do 140 metrów. Ja to na 800, on pewnie też ze dwie tony. I kurwa prawie przeleciał przed skrzyżowaniem. Zanim on się rozklepa. 350 metrów, 500. No, to kabarek, oh. że. <laughs> <laughs> I'm Tutaj możesz się polara na Zmienialiście wózki w platformie?